Do przeliczania zakresów IP, czyli uzyskania z adresu IP i długości prefiksu różnych informacji możemy skorzystać z narzędzi nazywanych kalkulatorami IP. Przykładem takiego narzędzia jest SIP -calc. Polecenie to, uruchomione z adresem IPv6 oraz długością prefiksu, wypisze rozwiniętą postać adresu, czyli bez kompresji zer oraz postać skompresowaną, w której najdłuższy ciąg zer został zastąpiony dwoma dwukropkami. Wypiszę także adres sieci oraz ID hosta w ramach tej sieci. Następnie prefiks rozwinięty do postaci adresu, czyli maski oraz długość prefiksu. W kolejnej linii podana jest informacja o typie adresu, a następnie podany zakres adresów wchodzących w skład sieci związanej z podanym adresem. Możemy też zobaczyć jak wyglądałby podział sieci, do której należy ten host na dwie mniejsze. W tym celu możemy uruchomić SIP -CALC z adresem sieci uzyskanym w poprzednim wywołaniu i zwiększoną o jeden długością prefiksu. Widzimy, że zakres naszej sieci kończy się teraz na 2F, czyli kolejną siecią będzie 3.0. W ten sposób uzyskaliśmy informacje o dwóch sieciach agregujących się w naszą oryginalną sieć. Łatwo, nawet bez użycia kalkulatora, możemy zauważyć, że adres IP od którego zaczęliśmy leży w zakresie drugiej z tych sieci. Adres sieci wraz z maską pozwala na sprawdzenie, czy dany host należy do sieci. W niektórych przypadkach można to zauważyć na tzw. pierwszy rzut oka, w innych nie jest to takie oczywiste. W takim przypadku możemy użyć narzędzia takiego jak właśnie SIP aby wyświetliło nam zakres adresów należących do danej sieci. Spróbujmy ustalić, czy adres 172.137.217.181 należy do sieci 172.137.208.0-21. Widzimy, że sieć ta kończy się na adresie 172.137.215.255, zatem podany adres nie należy do tej sieci. Operację taką możemy też wykonać także tak, jak robi to komputer. Użyjemy do tego Pythona, w tym celu użyjemy modułu IP address, który zapewni nam konwersję adresów na ich wartości liczbowe. Na uzyskanych liczbach wykonamy operacje bitowe mające na celu wyzerowanie części adresu identyfikującej hosta w obu adresach i pozostawienie niewyzerowanej jedynie części związanej z adresem sieci. Jeżeli adres sieci podajemy w typowej postaci, to te bity są już wyzerowane, ale mimo to zróbmy te operacje. Następnie wystarczy porównać uzyskane w ten sposób adresy sieci, aby wiedzieć czy host należy do danej sieci. Oczywiście w Pythonie można to zrobić prościej operując bezpośrednio na obiektach zwróconych przez funkcję IP podkreślenie interfejs, ale ten sposób pokazuje wnętrzności mechanizmu sprawdzania przynależności do sieci. Zakładamy tutaj milcząco, że host używa takiej samej długości prefiksu jak sprawdzana sieć. Daje nam to odpowiedź na pytanie o to czy host jest w zakresie adresacji danej sieci, ale nie mówi nam o tym czy host ma bezpośredni dostęp do wszystkich innych hostów w tej sieci. Tak będzie jeżeli długość prefiksu używanego przez hosta jest równa lub mniejsza od długości prefiksu sprawdzanej sieci. Wtedy host uważa, że jest fragmentem całej tej sieci. Jeżeli jednak długość prefiksu używana przez hosta byłaby większa niż długość prefiksu sprawdzanej sieci, to host uważa, że należy tylko do fragmentu takiej sieci i nie widzi bezpośrednio wszystkich innych hostów w tej sieci. Na przykład host o adresie 10.20.30.40 i długości prefiksu 16 należy do sieci 10.20.30.0 z długością prefiksu 24 i należy też do sieci 10.0.0.0 z długością prefiksu 8. W pierwszym przypadku 16 jest mniejsze od 24, zatem host ten widzi całość sieci 10.20.30.0. W drugim wypadku host ten widzi bezpośrednio tylko fragment sieci 10.0.0.0, ale nie widzi np. hosta 10.10.1.1 należącego także do tej sieci. Jest to normalna sytuacja, dopóki zachodzi wzajemność, czyli host 10.10.1.1 też ma odpowiednio większą długość prefiksu niż 8 i uważa, że nie widzi bezpośrednio hosta 10.20.30.40. Sprawdzanie czy host należy do danej sieci jest podstawą działania routingu w ramach sieci komputerowej. Routing związany jest z przekazywaniem pakietów pomiędzy hostami, a nawet samym wysłaniem pakietu z hosta. Każdy host wykonuje operacje routingowe. Routerem nazywamy urządzenie zajmujące się przekazywaniem ruchu IP pomiędzy kilkoma różnymi podsieciami. Może to być dedykowane fizyczne urządzenie, jak również komputer działający np. pod kontrolą systemu Linux, posiadający kilka interfejsów sieciowych, fizycznych lub wirtualnych i przekazujący pakiety IP pomiędzy nimi w oparciu o zasady określone w tablicy routingu. W Linuxie informacje o zawartości tablicy routingu można wypisać używając polecenia IPR lub IP-6R dla IPv6. Przykładowy wynik tej komendy pokazano na ekranie. Każda linia odpowiada jednemu wpisowi w tablicy routingu. Pierwsza kolumna zawiera adres sieci, której dotyczy wpis w tablicy routingu. Wyróżnić możemy tutaj też dwa typy wpisów kierujące ruch bezpośrednio na urządzenie włączone do danej sieci oraz takie, które kierują ruch do kolejnego routera. Fakt kierowania ruchu do kolejnego routera oznaczany jest umieszczeniem informacji via z numerem IP tego routera. Urządzenie, którym ma zostać wysłany dany pakiet oznaczany jest przy pomocy dev i nazwy danego interfejsu sieciowego. Pozostałe informacje na razie nie będą nas interesować, pozwalają one m.in. na wybór jednej z dwóch tak samo dobrych pod względem długości prefiksu tras, ustawienie odpowiedniego adresu źródłowego i tym podobne. W celu wysłania pakietu IP system przeszukuje tablicę routingu w poszukiwaniu sieci, do której należy adres docelowy z tego pakietu. Sprawdzanie to odbywa się na tablicy posortowanej według długości prefiksu, w ten sposób, że najpierw sprawdzamy najbardziej precyzyjne wpisy w tablicy, czyli te o najdłuższym prefiksie. Default oznacza adres w postaci samych zer z prefiksem o długości 0, czyli cały internet. Do wpisu takiego pasować będzie dowolny adres IP, jednak dzięki najmniejszej możliwej długości prefiksu będzie on sprawdzany jako ostatni. Router określony w tym wpisie nazywany jest bramką domyślną. Po odnalezieniu pasującego wpisu w tablicy routingu, przypominam, że gdy pasuje kilka, wygrywa ten z najdłuższym prefiksem, a gdy nawet takich jest kilka używane, są inne kryteria, takie jak metryka celem ustalenia pojedynczego wpisu, pakiet może zostać wysłany na związane z nim urządzenie. Jeżeli wpis w tablicy routingu nie wskazuje następnego routera, nie ma w nim via, to pakiet kierowany jest bezpośrednio do hosta docelowego, jest on osiągalny w sieci, w której znajduje się wskazane urządzenie. Kierowanie ruchu do routera polega na zaadresowaniu pakietu warstwy drugiej adresem tego routera, podczas gdy w warstwie trzeciej, czyli w nagłówku IP pozostaje niezmieniony adres odbiorcy należący do sieci obsługiwanej przez ten router. Konsekwencją tego jest, że do adresu IP routera musimy mieć trasę bezpośrednio bez via, czyli musi on być dostępny bezpośrednio w którejś z sieci, do których jesteśmy podpięci odpowiednim interfejsem. Każdy router przekazując pakiet zmniejsza wartość zapisaną w polu TTL bądź hop limit, a gdy osiągnie ona 0 to przestaje przetwarzać taki pakiet i nie przesyła go dalej. Za to zwraca do nadawcy odpowiedni komunikat i CMP o błędzie. Mechanizm ten służy rozwiązaniu problemu zapętleń, które mogłyby powstać w wyniku błędnej konfiguracji i prowadzić do przekazywania tych samych pakietów w kółko pomiędzy grupą jakichś routerów, co wraz ze wzrostem ilości takich zagubionych pakietów prowadziłoby do rosnącego obciążenia sieci śmieciowym ruchem. To, o czym do tej pory mówiliśmy, dotyczy zasad routingu adresów typu unicast, czyli adresów identyfikujących w sposób unikalny pojedynczego hosta. Oprócz tego typu adresów mamy także wspomniane już adresy typu broadcast, adresy multicast i anycast. Adresy broadcast z punktu widzenia obsługi tablicy routingu nie różnią się specjalnie od adresów unicast. Natomiast typowo nie są poddawane przesyłaniu przez routery pośredniczące, a jedynie wysyłane do bezpośrednio dostępnej sieci. Również samo przesyłanie L2 korzysta wtedy z innego mechanizmu adresacji. Taki pakiet musi dotrzeć do wszystkich hostów w danej sieci, zatem na poziomie L2 też jest adresowany jako rozgłoszeniowy. Adresy typu Multicast służą do zaadresowania grupy hostów. W tym wypadku adres docelowy identyfikuje pewien kanał nadawczy, na odbiór którego zapisują się hosty docelowe. Można też powiedzieć, że identyfikuje dynamicznie zmieniającą się grupę tych hostów docelowych. Przy czym każdy z tych hostów może należeć do wielu takich grup. Przekazywanie pakietów Multicast między sieciami oparte jest o informowaniu bramki o chęci odbioru danej grupy Multicastowej i wymianie informacji pomiędzy routerami na temat subskrybowanych grup Multicastowych. Stosowanie Multicastu służy zmniejszeniu obciążenia sieci, gdy przesyłane są nią te same dane, np. transmisja wideo, które mają trafiać do wielu odbiorców, dzięki temu, że tak długo jak to możliwe są przesyłane wspólnie. Na przykład jeżeli na jakimś routerze mamy zarejestrowanych trzech odbiorców danej transmisji multicastowej, to pakiety z nią związane dotrą do tego routera w jednym, a nie w trzech powielonych egzemplarzach. W praktyce jednak multicasty rzadko docierają aż do naszego komputera, na ogół są stosowane w sieciach operatorskich, na przykład do rozsyłu telewizji IP i nie schodzą tak blisko końcowego użytkownika. Ostatni wspomniany typ adresów, czyli Anycast, opiera się na nadaniu tego samego adresu IP różnym hostom w sieci, na ogół położonym w różnych lokalizacjach. Wykorzystuje on odpowiednią konfigurację routingu, tak aby ruch był kierowany do najbliższego takiego hosta. Jednym z bardziej znanych przykładów tego typu adresów jest 8.8.8.8, czyli serwer rozwijający DNS oferowany przez Google. Tablice routingu mogą zawierać wpisy statyczne, zarówno dodawane jawnie przez administratora takie jak np. bramka domyślna, jak też wpisy pochodzenia automatycznego, takie jak wpisy związane z obecnością danego adresu IP na urządzeniu. Typowo sam fakt ustawienia adresu IP na jakimś urządzeniu powoduje, że dodawana jest trasa routingowa do sieci związanej z tym adresem na dane urządzenie. Oprócz wpisów statycznych, wpisy w tablicach routingu mogą też być umieszczane dynamicznie w wyniku działania protokołów wymiany informacji routingowej. Duże routery w internecie, łączące sieci różnych operatorów, wymieniają się ze sobą informacjami o trasach dostępu do poszczególnych sieci. Czyli taki router brzegowy danej sieci ogłasza informację, że jest ona dostępna poprzez takie i takie adresy routerów bramek do niej prowadzących. Taka informacja jest propagowana dalej, tak aby inne routery wiedziały jak kierować ruch do danej sieci. Protokołów wykorzystywanych w tym celu nie będziemy omawiali na tych zajęciach, natomiast warto o nich krótko wspomnieć. Najpopularniejszym takim protokołem w internecie jest BGP, oprócz niego mamy też protokoły OSPF i tym podobne. Różnią się one sposobem przekazywania informacji i szczegółami technicznymi. Natomiast wspólne dla tych protokołów jest to, że wpływają one w dynamiczny sposób na zasady routingu, na wpisy w tablicy routingu urządzeń przekazujących pakiety pomiędzy sieciami. Protokoły routingu dynamicznego mogą być wykorzystywane do równoważenia obciążenia łącz, zapewnienia ich zastępowalności, jak też zapewnienia zastępowalności serwisów, np. przerzucenia ruchu sieciowego z serwerowni, która uległa awarii do tej działającej. Mogą także służyć blokowaniem ataków typu Denial of Service poprzez usunięcie informacji na temat trasy routingowej do atakowanego urządzenia z routerów zewnętrznych, dzięki czemu ruch zostanie obcięty nie na naszym firewallu, a po drugiej stronie łącza i nie będzie on zapychał naszego łącza.